Kiemoż gówniane życi, to miej dycki wszystko w życi. Legni do góry kołami, nie trop głowy pierdołami. Żyćce na słoneczko wypni czasem cichy bączek sypni. I niech żody nie podchodzi, bo mu życi chneca smrodzisz. Bo gdy życi mo gówniane, ten już dość mo niespodzianek. Kie już coś i si smerdzi z dala, nież gej tam. Bo pójdzie fala.